Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań pierwszej klasy lotniczo-lekarskiej. I powiem ci teraz o sytuacji, kiedy zaczynasz rozważać, czy jeżeli chcesz zostać w przyszłości pilotem zawodowym klasy pierwszej, to czy pierwsze badania swoje w życiu lotniczo-lekarskie warto zrobić od razu na tą pierwszą klasę czy zrobić najpierw klasę drugą a potem się zastanowić. I y, oczywiście odpieram to na zapytaniu jakiegoś mojego widza, który ma taki właśnie dylemat. I, i powiem szczerze, po mojemu sytuacja tutaj zależy, prawda? Jeżeli masz jakąś chorobę czy jakąś tam wątpliwość co do swojego stanu zdrowia, na przykład nie za bardzo rozpoznajesz barw, masz cukrzycę, masz tam jakieś inne schorzenia, jesteś po laserowej operacji wzroku, to i oczywiście stać się na to, to podszedłbym do klasy. I w tym momencie raz na zawsze wykluczyłbyś pewne jakieś schorzenia, które zdecydowanie Cię eliminują z późniejszej klasy pierwszej. Natomiast, jeżeli troszeczkę z kasą stoisz gorzej, to podejdź do klasy drugiej, poddać się tym badaniom, polatać parę lat, i wtedy się zastanowić, czy kontynuować na tą klasę pierwszą, czy nie kontynuować. A oczywiście w międzyczasie zapytać się podczas tego badania, zapytać się tego lekarza orzecznika, takiego jak ja, czy spełniam normę na klasę pierwszą czy nie spełnia. Oczywiście odpowiedź orzecznika, który zajmuje się tylko klasą drugą nigdy nie będzie pełna, ponieważ w praktyce on nie ma doświadczenia odnośnie klasy pierwszej. Bardziej zna się właśnie na tej klasie drugiej i niższych klasach. Natomiast, yy, niezależnie od opinii takiego orzecznika, centra medyczne rządzą się swoimi prawami. I, I dopiero wiążąca jest opinia, czy wiążąco jest świadectwo lotniczo-lekarskie klasy pierwszej otrzymane w danym centrum. Także mam nadzieję, że troszkę Ci temat rozjaśniłem. Mówię, jeżeli masz kasę, robisz klasę pierwszą, licz się z tym, że tą klasę pierwszą trzeba co roku powtarzać. Aczkolwiek w klasie pierwszej, powiedzmy na rok masz od razu, jeżeli jesteś młody, klasę drugą na lat 5. Natomiast klasa druga to jest klasa druga. Podchodzisz stosownie do wieku i mam nadzieję, że będzie wszystko pomyślnie. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista orzecznik medycyny lotniczej uprawniony do przedłużania klasy pierwszej. Jeżeli masz jakieś inne motywy zrobienia albo klasy pierwszej od razu, albo klasy drugiej od razu, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Chętnie, że tak powiem, się z taką opinią zapoznam. Także bye bye i do następnego razu.